Nie mało cię kurwa szła tam gierdolona. Jele razy ci kurwa mówiłem, kurwa, ile razy ci mam tłaczyć, widały dobre te kurwa. Ile razy kurwa. Co panu chodzi? O jajca kurwa chodzi o jajco. Jeden dałaś mi dobry kurwa, drugi za mały dałaś kurwa. Pojebało mało cię kurwa! Chciać ma tu ty kurwa. Kurwa. Trzejdź.